Ale sprawdź, czy w domu, że tak na przykład 11 wklepiesz, to też wtedy nie pomoże. A, to chyba trzeba otworzyć, wiecie, poczekajcie chwilkę. Tu nie działa, bycie, wiecie? Wpisać 11. Wpisz 11 i zadzwoń do Kaspa. Zadzwoń do Hit me Tam jest do takich tekstów bardzo dużo inspiracja. Pierwszy raz. E, dzięki wielkie, że wpadliście i dzisiaj zagramy trochę nowych numerów. Jak no. <grymne> <grymne> Dzień dobry z Torunia. A to Paweł. No to dzisiaj w jakim klubie gramy? W Lizard Kingu w Toruniu, tak? I z zespołem Art of Illusion? I z jakim jeszcze? Mechanizm. Mechanizm. o! To chyba jest Wisła, co? Chyba tak, bo Wisła przez Toruń płynie. Tak się wydaje. Bez googlania, no. Możecie pomagać. Cześć, mamo. Oh, a znowu oh, just... the rest of No, dziękuję to,